Zimno i mróz, za oknem ciemna noc, i drzewa już pod białym puchem śpią, i białe sny. Pokryły cały świat To zima już zimowy nadszedł czas Już cały świat białym płaszczem. Zima już życzy dobrych śmiał. już cały świat biały płaszcz do Wróć, a w domu ciepły piec, na z i choinka złodzi się. Ty mówisz mi, to szczególny czas, bo zewsząd moc różnych życzeń ma. Samych pięknych, radosnych chwil, samych ruch, słonecznych i samych tylko koch.